Idziemy najebać Jędziaminowi. Bo nic się nie dzieje. Gdzie on jest? Chodź tu. A bo on mi najebie. O, to też będzie spoko. Przynajmniej coś się będzie działo. Nie, kurwa, wracaj! Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on, on jest? Chodź tu, chodź tu. Gdzie on jest? Uciek mi. Uciek mi.